Co, czas. już a ona tu nie była, nie? A ta cyborga 30 może z 2014 rok. No i się obudziła.